Bo to była dzielnica w Miałogostoku, no jak dzielnica, ona miała swoją taką odrębną, no mogę powiedzieć, nie wiem czy można powiedzieć, że jej kutłów, czy coś takiego. Ona to była po prostu dzielnica ludzi, którzy po prostu pokochali to miejsce, w którym mieszkali. Byli oddani temu miejscu. No tym. była dzielnica, która no ona różniła się no, nawet i swoim wyglądem. Może jeszcze nie tak nie tak o nią dbano od, jako centrum miasta, ale to były ludzie, którzy po prostu pokochali to no, po prostu przywiązali się do tego, do, do tych swoich malutkich, pięknie upwisanych domków, do tego, że mogli wyjść sobie Wieczorem na oweczki, poważyć, że to współżycie to sąsiedzkie, no to naprawdę było takie szczere. No jeden do drugiego odnosił się z szczerością. Wszędzie było słychać. Jedni pomagali drugim. Robili to w ogóle bezinteresownie. To zresztą... Ale mi się zdaje, że przeważnie tutaj tacy byli właśnie ludzie, którzy... po prostu byli związani z tymi. I my gdzieś to opuścić, to... To była tragedia, przecież można było iść do miasta i się tam też pobawić, prawda, i mile spędzić czas. Ale też było takie przywiązanie, że tu jest mnie najlepiej. To jest właśnie moje miejsce. No i że na tym miejscu chcę dotrwać do końca.